Odważnie ściągnęłam chustę, bo myślę, wiecie, jestem w samochodzie, to nie muszę tej chusty mieć na głowie chyba, ale dupa tam, bo gdzie się nie zatrzymamy, to wiecie, jest pełno facetów, w ogóle nie widziałam nawet jednej kobiety i oni tam podchodzą pooglądać samochód, no i wiadomo, jestem w środku i jak na mnie popatrzą, to normalnie jakbym siedziała z jakimiś tyczkami na wierzchu. jest na prost uh -huh. No to chociaż tu nie wiem gdzie ty zapachujesz <gry> <gry> Mamy? Żarówka poszła No mamy 11 milionów <gry> 11 milionów? Tak Pokaż Wow. No nie, jest popisane. Jest popisane? 500 000, 500 000. No, masz masz normalne. Tak, mam 10 800. 10 800. Tak, za 40 oman. dolarów. 40 dolarów to jest 10 milionów. Tak, bo widzisz 42 000 to jest chyba ten, a za 1 dolar jest 270 000. Nasi znajomi, którzy byli w Iranie, przestrzegali nas, żebyśmy nie wymieniali pieniędzy w banku, bo jest słaby kurs. Kurs dolara w banku wynosi 40-42 tysiące, natomiast w kantorze wymienili nam jednego dolara na 270 tysięcy. To jest jednak spora różnica. Diesel nie jest ogólnie dostępny To znaczy samochody prywatne Nie mogą tankować diesla Tylko i wyłącznie Tiry, autobusy o, Kierowcy mają takie specjalne karty I dzięki tej karcie oni mogą Zatankować diesla więc turyści, tacy jak my, to trzeba przyjść i po prostu poprosić kierowcę i jak on tankuje, to pozwoli zatankować do swojego baku i tam, wiadomo, odpali mu się trochę groszy, tak? Więc taka partyzantka trochę. Prosto i na lewo. Co prosto i na lewo? No jakaś tankstela, no to czuć się... nie. Nie. na trzeciej stacji się udało 27 tysięcy czyli ile to będzie dolarów? 5 centów? 5 cent... no jak jeden dolar jest 270 Włącznie. 10 centów 27 tysięcy czyli Ta. 10 centów no 10 razy 27 to jest 270 tysięcy czyli 10 centów za pół baku no trzy więcej czwarte, niż pół baku, trzy czwarte. Trzy czwarte baku. Mhm. No to cały bak 20 centów. W ja zostaję w Iranie i kupuję sobie V8. No 45 litrów mamy. No a my bierzemy 60. No. Mhm. To ja zostaję w Iranie kupuję sobie V8. Niedźwiedź właśnie znalazł kogoś tutaj, kto pomoże nam kupić kartę SIM Bo to też okazuje się nie takie prościutkie I a, na pewno będzie łatwiej siryńczykiem! Odważnie ściągnęłam chustę, bo myślę, wiecie, jestem w samochodzie, to nie muszę tej chusty mieć na głowie chyba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 jeździć w tej chuście. Tam już w trasie, jak będziemy, to ściągnę, ale teraz e, nasza dziewczynka pcha się do przodu. Musimy tutaj kucze, zamontować siatki tam przedtem, a ona była. E, zrobiliśmy remany, tam z tyłu inaczej i przechodzi nam cały czas do przodu. No ona najważniejsza. O, niedźwiedź wraca, tam go widzę po lewej. Co? Mamy? Masz, nie, nie mamy. W Tabrys musimy to załatwić. Żyj! O, no to niestety telefonu, karty SIM tutaj nie kupimy, bo to za małe jest miasteczko i musimy jechać do Tabrys, gdzie mamy około 2,5 godziny jazdy samochodem. Pan kupił takie hmm, jakby to powiedzieć jak rolo zawinięte w ten ich placek i tam był pieczony ziemniak i jajko bardzo dobre było ale wiecie co no zeżarłam i w ogóle nie sfilmowałam ani nie sfotografowałam ale pewnie gdzieś jeszcze to kupimy to może uchwycę wtedy i oczywiście nie chciał przyjąć pieniędzy to takie irańskie jest my już żeśmy słyszyli to karnet musisz wziąć Niedźwiedź w tym czasie ogarnia tutaj ubezpieczenie, na granicy powiedzieli, żebyśmy przyjechali tutaj w Jolfa do, na posterunek policji i że tutaj właśnie wszystko załatwimy, no to się okaże. Jak Niedźwiedź przyniósł wszystkie dokumenty, to stwierdzili, że za chwilę biuro zamykają i e, proszę przyjść jutro. <śmiech> jest pierwsza 20, to nie wiem jak oni pracują. Jest wprawdzie niedziela, ale to nie jest tutaj dzień wolny od pracy. E, więc nie wiem. Pogadaliśmy chwilę i stwierdziliśmy, że pojedziemy do Tabriz, bo to jest o wiele większe miasto i tam na pewno uda się ogarnąć kartę SIM i mamy nadzieję, że też to ubezpieczenie ogarniemy Niedźwiedź poszedł zapytać się o drogę, bo są znaki ale wiecie co, no to chiński uczony tu nie wyjdzie tam wprawdzie pisze po angielsku też ale tutaj pisze Aras Frizon, co nam nic nie mówi a tam pisze Ayatollah Hase, Hashemi coś tam, highway i to prosto, nie? Bo tam coś highway, autostrada to chyba prosto, no. No to jedziemy. powinien być sklep Iranian Cell Czyli Iran Cell, coś takiego No jest Jeep Plus no to może być to To nie innego kurwa jakieś tam zagady uda załatwić, no to wrócimy tu jutro. No, nie ma wyjścia, bo jest sklep, ale jest zamknięty, już dzisiaj nie otworzą. z mobilami, ale już jakby Ja sam upakuje. czekaj, tu jest miejsce. Dobra, dobra. O kurwa, pierdolę. Ale tam wyjeżdżę. Czekaj, tam jest miejsce. Nie wiem, kiedy już nie zmieścimy się. Czekaj, czekaj. Weź mi tego psa, fuck masz miejsce możesz na spokojnie po prawej boże pchają się nie puści kurwa zachuje o patrz jaki ładny moskwa ludzkie. No. ok Pasport, jest paszport paszport jest <laughs> o oh, jezu <yes. laughs> Oh sorry, sorry. <laughs> Half of a day um driving and looking for it. A uh, ty już co masz całą świtę? It's 20 giga, then we can do it online. Okay, cool. My jest jeden. Kto? Niemcy six, of six. six of this. Sześć takich musisz dać. takich musisz dać. Sześć 600 600. No, sixty <laughs> <laughs> <that's it. laughs> Powinieneś dostać nagrodę za to, że do każdego kraju, jak wjeżdżasz, to pierwsze co, to jesz pizzę. W każdym kraju. A? Tak? Tak. No zapróbuję. Co potrafię. Ta pizza, słuchajcie, jest na takim kruchym cieście, ale to nie jest ciasto drożdżowe. Tylko, no, trudno powiedzieć, jakie dokładnie, ale zdecydowanie nie jest to ciasto drożdżowe. Dobre, smaczne, kruche, inne mięso jak z kebaba, więc trochę e, dziwne połączenia ale e, da się jeść. No to Mamy rachunek. Milion. Za pizzę. Czekaj. No to. Mm, milion dwieście sześćdziesiąt. Iranian Real. No to teraz to podziel na dwieście siedemdziesiąt. 4,5 dolara. A, 4,5 dolara. No to nie jest super tanio. Yes. Nie jest. Jest tanio? To jest 3 quid. no O 3,5. To jest 15 zł. To jest tanio. No a faktycznie. No to u nas. To jest 15 <laughs> zł. A w Polsce trzeba zapłacić 50 zł. 50 zł. Aha. I'm staying in Iran. No to ja za ten deserek, co zapłaciliśmy 700. Tak. Czyli. 2 dolary. 2 dolary 1,5 funta. To jest tanio O, już herbata. Chyba piękną, żeśmy dostali z lampeczką menu. No tak się chyba do tego. No tutaj postać żeby się grzała. No przecież to tak trzeba. O. właśnie ubezpieczenie i wiecie co powiem wam szczerze że to co usłyszycie od innych ludzi przed przyjazdem tutaj do Iranu to będzie tyle pomocne co i przeszkadzające właśnie my jak przyjeżdżaliśmy przez granicę to na granicy powiedzieli nam żebyśmy wykupili ubezpieczenie w Dolfa tam ten posterunek jak pamiętacie był zamknięty i ja mówię, dobra, to kupimy tu w Tebris. Nie, znajomi mówię, będziecie musieli się wracać na granicę. Jedni kupili na granicy, tylko tam kupicie ubezpieczenie. Nigdzie indziej nie kupicie. Druzy nam powiedzieli, oj, będziecie musieli się wrócić do Jolfa, wiecie, bo potem będziecie mieli problem. I co, dupa, wcale nie problem. Jesteśmy w ogromnym mieście i przecież, mimo, że ubezpieczenie tutaj nie jest obowiązkowe w Iranie, to przecież jeździ tyle samochodów i ja mówię, nie wierzę, żeby Inni po prostu mieli wszyscy nieubezpieczone samochody, są różne niektóre drogie samochody, ci ludzie na pewno ubezpieczają. No i oczywiście co? Na po prostu jakiejś trzeciej przecznicy jest. Muzyka Jechaliśmy tutaj na taką ulicę i co wymieniłeś u nich? chodź na tu A czemu nie? o jesu götürülüyor. Vallahi vallahi lanet. Şöyle 6, 4, 7. Yeah. Good money, okay, good money. No, good money. Good money. Good Good money. Oh, oh, yeah, good Good money. No, good Good no, żeśmy Good money. Good money. Pieniędzy. ale patrz jak chcieli już skombinować widziałeś jak kombinowali trzeba właśnie uważać Zostaw kuda Chod, chod, chod, chod siedź, idź do